Dzisiaj chciałem wam pokazać niektóre rzeczy. Kupiłam kapustę, ćwikłe. sos. Nienawidzę swoje życie i mam kiełbasę. Tarceson. Kluski śląskie. Łaciaty. Kapusta. Nienawidzę swoje życie i to. To też. Wow. I ten znak, szczególnie. A to? Jakie miejsce, żeby siedzieć? Co to jest? Jakiś. Jurassic Park czy co? To? Taki ogródek? Ja nam nie wiem co to jest. Ktoś ma e, jakąś reklamę prezydenta.